Przyciągniemy dziś wspólnie miłość i szczęście. Jeśli chcesz zacząć piękny związek, pragniesz szczęścia, miłości bezwarunkowej i romantycznej, pragniesz bezpieczeństwa i stabilności, to wykonaj wraz ze mną tą manifestację miłości. Proszę, zapal teraz swoją świecę różową lub zieloną lub obie z intencją przyciągania miłości i szczęścia. Po zapaleniu Twojej świecy Usiądź wygodnie i odpręż się. Zapomnij o wszystkich smutkach dnia codziennego. Zamknij oczy. Weź powoli trzy głębokie oddechy. Poczuj. Jak każdy wydech oczyszcza teraz Twoje ciało, duszę i myśli. Raz. Dwa. Poczuj w sobie wibrację pozytywnych słów, obrazów i uczuć. Zobacz siebie szczęśliwą, zakochaną i poczuj siebie lekką. Poczuj siebie szczęśliwą. Uśmiechnij się do siebie, i poczuj, że zasługujesz na wszelkie dobro, miłość i szczęście. Poczuj wdzięczność za to wszystko, co teraz mentalnie widzisz. Wypowiadaj w myślach lub na głos ze mną te słowa. otwieram się na bezwarunkową miłość. Pozwalam, by miłość działała w moim życiu. Z ufnością otwieram się na miłość. Miłość harmonizuje i ozdrawia moje życie. Jestem dobra, wspaniała, by kochać siebie i innych. Moc miłości we mnie pomaga mi w codziennym życiu. Moc miłości we mnie uzdrawia mnie i wszystkie moje związki z innymi. Przyciągam kochających i kochanych ludzi. Jestem gotowa na partnera, który odpowiada mi pod każdym względem. Otwieram się na spełniony i satysfakcjonujący mnie związek. Mój związek oparty jest na bezwarunkowej miłości i akceptacji. Czerpię natchnienie z miłości i inspiruję innych. Mój cel w życiu to kochać i okazywać miłość i robię to z lekkością. Jestem przepełniona miłością, jestem uosobieniem miłości. Pragnę być ze swoim ukochanym. Niech mnie usłyszy i niech mnie odszuka. Niech przyjdzie do mnie. Żądam, abym nie odnalazł, gdyż chcę się z nim połączyć. Jestem gotowa na spełniony związek ze swoim ukochanym. Łączę się teraz z moim ukochanym. Niech tak się stanie. Ukochany, czekam na Ciebie. Usłysz mój głos. Pragnę, abyś mnie odnalazł, bo chcę się z Tobą połączyć. Przyzywam Cię do siebie. Poczuj to i odnajdź mnie. Każdy dzień Przynosi mi szczęście. Moje życie jest radością. Otwieram się na radość i przyjemność. Chcę doświadczać radości życia. Kocham życie. Jestem godna miłości. Jestem zdrowa, silna i radosna. Przyciągam same pomyślne dla mnie wydarzenia. Ja kocham i jestem kochana. Kocham i akceptuję siebie. Zasługuję na miłość i akceptację. Jestem wartościowa i cenna. Jestem doskonała taka, jaka jestem. Jestem wystarczająco dobra. Doskonała, atrakcyjna, mądra. Znam swoją wartość i doceniam siebie. Jestem dzieckiem miłości i szczęścia. Otwieram się dziś na to, co najlepsze w życiu. Doceniam i szanuję siebie. Podejmuję najlepsze decyzje i dokonuję najlepszych wyborów. Jestem bezpieczna zawsze i wszędzie. W każdej sytuacji czuję się bezpiecznie. Otwieram się też na wszelki dobrobyt. Jestem miłością. Manifestuję miłość. Miłość manifestuje mnie. Wszyscy naokoło czują moją miłość. Jestem wdzięczna za miłość. Jestem prawdziwą miłością. Dziękuję za to uczucie miłości, które jest we mnie. Jestem miłością. Manifestuję miłość. Miłość manifestuje mnie. Wszyscy naokoło czują moją miłość. Jestem wdzięczna za tą miłość. Jestem prawdziwą miłością. Dziękuję.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 Miłość manifestuje mnie. Jestem miłością. Manifestuję miłość. Miłość manifestuje mnie. Jestem miłością. Manifestuję miłość. Miłość manifestuje mnie. Jestem miłością. Jestem miłością. Woli otwórz oczy i powróć do stanu świadomości. Nie gaś, proszę, świecy. Zostaw ją, żeby spłonęła do końca i sama zgasła. Nawet jeśli będzie świeca. Paliła się przez parę dni. Postaw ją w bezpiecznym miejscu, lub na zewnątrz, by pełnia księżyca zauważyła Twoją świecę i Twoje wszystkie pragnienia i manifestacje. Kiedy świeca dopali się do końca, wyrzuć resztki świecy. Zakop je na przykład w ziemię. Teraz weź proszę kartkę papieru i coś do pisania. Napisz na tej kartce wszystko, co chcesz osobiście, konkretnie, do siebie przyciągnąć. Nie żałuj kartki, pisz wszystko, co ci przyjdzie do głowy. Miłość, prawdziwych przyjaciół, wspaniałego partnera, cudowną rodzinę, dobrą pracę, poprawienie sytuacji finansowej, rozwiązanie spraw sądowych, rozwój związku w kierunku pozytywnym, zdrowie, szczęśliwe dzieci, ciąże i wszystko, co Ty sobie tylko zażyczysz. Napisz wszystkie Twoje marzenia, które chcesz dzisiaj w pełni księżyca truskawkowego zamanifestować. Złóż kartkę i połóż pod Twoją różową lub zieloną świecą intencyjną. puść te wszystkie Twoje marzenia do wszechświata. Niech się dzieje. Dziękuję Państwu za uczestnictwo w naszym rytuale miłości i szczęścia. Mogą Państwo powtarzać ten rytuał codziennie, w razie osobistej potrzeby. Do usłyszenia.